Ryneczak w Środzie Śląskiej, gdzieś od strony ulicy Kolejowej sfilmowany 14 maja 2013 roku Jest wtorek troszeczkę pochmurny dzień ale miasteczko jest prześliczne i wygląda tak Tyłem stoję do kościoła Za chwilę pójdę Na wieżę widokową Środa Śląska Kwiaciarenka Orient Styl Przeświczne kwiatuszki Sfilmowane 14 maja 2013 roku